Ali Baba, Arab z bajki, nie chce wina ani fajki. Alibaba śpi, choć gra muzyka. Ali Baba chrapie w barze, choć leki tańczyć każe, chociaż prosi go w ten odksiężniczka. Obudź się czarny Ali Babu zdmuchi z brody resztki snu. Obudź się, czarny Alibabo za mną tam i tu i tam i tu Obudź się, czarny Alibabo Razem dobrze będzie nam Obudź się, czarny Alibabo zatem za mną tu i tam i tam i tu U się już na niebie i Słychać ptaków gwizd Kto zatrzyma czas Tylko twist, twist, twist Obudź się, czarny Alibabo Dwóch zbrody resztki snu Obudź się czarny Alibabo Zatem ze mną tam i tu i tam i tu W księżniczka znika blada i skończona maskarada na ulicy śnieg i wicher śwista. Ali baba w paltociku bez czterdziestu rozbójników idzie sobie w świat i gwizdzię twista. Obudź się, czarny Halibabu Zdmuchnij z brody resztki snu Obudź się, czarny Halibabu za ten mną tam i tu i tam i tu Obudź się, czarny Halibabu Razem dobrze będzie nam Obudź się, czarny Halibabu zatem ten tu i tam i tu i tam Póki księżyc już na niebie zgasł I słychać ptaków wist. Kto zatrzyma czas, tylko twist, twist, twist Obudź się, czarny Alibabo Razem dobrze będzie nam Obudź się, czarny Alibabo zatem ze mną, tu i tam i tu i tam Alibaba Alibaba Alibaba